Teatr. Teatr jest y, dla mnie miejscem, gdzie mogę uciec od rzeczywistości. Myślę, że dla mnie teatr jest całym życiem. To sposób wyrażania się, sposób bycia jest takim miejscem, gdzie y, mogę poruszać sprawy, o których chcę mówić głośno. Jest takim moim drugim życiem. E, Tidab to jest taka grupa poszukująca. Teatr traktujemy jako swoiste laboratorium, gdzie za pomocą e, formy, e, dźwięku, muzyki, różnych przedmiotów, rekwizytów, i instrumentów próbujemy tworzyć nową rzeczywistość. W naszym mieście no, nie ma takiego teatru, gdzie na przykład można pójść na spektakl, do piwnicy. Prace nad spektaklem zaczynają się od zwykłego, najzwyklejszego spotkania, od rozmowy. Są dość specyficzne, zazwyczaj zaczynają się zwykłym spotkaniem towarzyskim, a kończą na sesji terapeutycznej. Często też próbę przenosimy do bardziej swobodnego miejsca, na przykład odbywają się w domu reżyserki, czy w parku. Mamy burzę mózgów, myślimy nad czym będziemy działać, nad jakim tematem. Teksty organizuje Dominika, a my się jakby odnajdujemy w nich. Poruszamy tematy w spektaklach, które myślę, że każdej z nas są już gdzieś tam bliskie, które nas dotyczą, obchodzą, wzbudzają w nas jakieś emocje. Najczęściej nasze spektakle wystawiamy w Domu Kultury w Dębicy, lecz też jeździmy z nimi na festiwale różne po Polsce. Myślę, że nie szukamy pomysłów na spektakl. Pomysły same nas znajdują. Z poprzednim spektaklem, z betonową legendą było tak, że na wakacjach przychodziłam obok takiego wielkiego straganu z książkami i sobie zażartowałam, a, idę znaleźć spektakl. I weszłam, widziałam pierwszą, lepszą książkę i mówię, o, będzie coś dobrego. I było. Także, tak jak mówię, czasami pomysły leżą na ulicy, trzeba je tylko podnieść. Domka? Tomka jest po prostu słoneczkiem. Ona promienieje zawsze dobrocią. No dobra, przeważnie promienieje dobrocią. Dominika, poza tym, że jest naszą panią reżyser, to myślę, że prywatnie dla każdej z nas jest przyjaciółką. Tilap dał mi przyjaciół. Jesteśmy tak naprawdę dla siebie rodziną, poza sceną. Jesteśmy. W sumie szczere, bardzo szczere wobec siebie i, i często dzwonimy w różnych dziwnych sytuacjach. W zespole jest mega fantastyczna atmosfera, wszyscy w zespole się przyjaźnią i to eliminuje znaczną liczbę kłótni takich artystycznych. Także myślę, że tutaj wszyscy kochają teatr w sobie, a nie siebie w teatrze.